Kache, ka, kafe Bohema w Szczawnie Zdroju Żona zadecydowała, że tutaj wchodzimy wypić drugą poranną kawę A, e, może czekoladę Zaraz przekonamy się jak tutaj jest Kafe Bohema w Szczawnie Zdroju Ciekawy wystrój I tutaj zapadła nasza decyzja Do wypicia kolejnej kawki A być może Skusimy się na jakiś deser Ten szum co słyszysz To prawdopodobnie Jakiś ekspres do kawy Bohema, ulica Kościuszki szczawno Zdroju, te drzwi prowadzą do toalety w kafe Bohema w Szczawniu Zdroju. I jeszcze raz wystrój lokalnej kawiarenki No, a po paru minutkach doczekaliśmy się naszych kawek Moje jakieś frappe waniliowe a wszystko Frappe, kawa po prostu A, czy mrożona, czy jakoś tam Jak ją zwał, tak ją zwał wszystko bez bitej śmietany. Nisko kaloryczne. Kawiarenka bohema w Szczawnie Zdroju. Bita śmietana z kawy już zjedzona. Pozostało się podelektować kofeiną. A wszystko to w takim wystroju kawiarenki Bohema. Nawet jeżeli kawa by ci tu nie smakowała, dla wnętrza zawsze na te 5 minut warto wpaść. Bardzo ładny wystroj.